Cześć, w tym odcinku pokażę Ci, że zbudowanie plecaka IRL nie jest wcale takie trudne. W tym filmie postaram się Ci wytłumaczyć, jak działa ten plecak, tak żebyś mógł dokonywać napraw sam i tak, abyś mógł skonfigurować go w taki sposób, aby spełniał on Twoje oczekiwania. A przede wszystkim, żebyś zrozumiał, jak ten plecak Działa. Ja ci gwarantuję, że budowa tego plecaka nie jest wcale trudna, jest ona bardzo łatwa, a z tym filmem stanie się to jeszcze łatwiejsze, ponieważ będziesz musiał tylko i wyłącznie śledzić kroki. Ale ojojoj, sorry, mała zmiana planów. W tym odcinku znajduje się tylko teoria działania plecaka, więc jeśli chcesz zobaczyć jak ten plecak już składam do kupy, to zapraszam cię do następnego odcinka, a link masz gdzieś tutaj na ekranie. Od początku. Czym w ogóle jest... Plecak IRL Plecak iRL jest to najprościej mówiąc przenośny komputer do przesyłania obrazu gdzieś dalej. Gdzie? O tym porozmawiamy sobie trochę później. Skoro jest to przenośny komputer, to czemu nie nosić na swoich plecach po prostu laptopa? No, pomijając takie rzeczy jak waga przeciętnego laptopa, stosunkowo mała bateria i duży gabaryt, to zwyczajnie istnieją na rynku lepsze alternatywy. Teraz przejdziemy sobie do segmentu, z czego składa się taki plecak. Tutaj przedstawię wam główne części, które na pewno w plecaku będziecie musieli mieć, a następnie e, trochę je opiszę i przejdziemy sobie już powiedzmy do takich bardziej zaawansowanych rzeczy. Pierwszą rzeczą jest nasz encoder, czy też komputer, czy taki mózg jest nam potrzebny po to, aby przekonwertować obraz w taki sposób, aby łatwo było go dalej wysłać. Skoro mówimy już o obrazie, to oczywiście będzie nam też potrzebna kamera. Najlepiej będzie to mała kamera, którą będziemy mogli wziąć do ręki w razie, takiego, w razie takiej potrzeby. Najpopularniejszymi kamerami są kamery sportowe. Dwie najczęściej wybierane firmy to albo Sony, albo GoPro. Kolejnym elementem będzie videograber, albo inaczej mówiąc, Karta do przechwytywania obrazu. Odebranie obrazu przez nasz komputer nie jest do końca takie łatwe, i będziemy potrzebowali małej pomocy, właśnie w postaci takiej karty przechwytującej. I tutaj najlepszym i najmniejszym rozwiązaniem będzie Elgato Camlink 4K. Z rozdzielczości 4K, co prawda, nie będziemy korzystać, ale już 1080p w 60 klatkach najprawdopodobniej tak. Mówiliśmy wcześniej o przesyłaniu obrazu i teraz właśnie, aby taki obraz przesłać, potrzebny jest nam internet. Co za tym idzie, musimy wyposażyć się w jakieś urządzenie, które umożliwi nam podłączenie naszego komputera do internetu. Z rozwiązań, które widziałem, to istnieją dwa główne rozwiązania e, lub hybrydy tych rozwiązań. W pierwszym są to po prostu dwa routery typu Netgear M1 lub inne dwa routery, takie małe dongle na USB, gdzie wpinacie kartę SIM i macie internet. Osobiście jestem zwolennikiem jednego routera na USB, ponieważ będzie pobierał nam on mniej energii niż taki Netgear, a tak naprawdę zastosowanie mają takie same. Natomiast zamiast drugiego routera, w moim przypadku, ja proponowałbym też dongle, ale tym razem nie router a po prostu Dongle WiFi. Czemu WiFi? Załóżmy, że wchodzimy do jakiegoś budynku. W tym budynku połączenie z karty SIM może już nie być takie dobre, natomiast w tym budynku może znajdować się WiFi i ten budynek może być waszym domem, domem kumpla, a może jakimś innym budynkiem, gdzie właśnie WiFi jest wystarczające. Dlatego w takim wypadku WiFi będzie dużo lepszym rozwiązaniem niż korzystanie z internetu z karty SIM. No dobra ale skoro normalnie byśmy mieli dwa połączenia, to co, gdy wyjdziemy na zewnątrz? I tutaj odpowiedzią jest nasz telefon, który w większości przypadków i tak będziemy musieli mieć po to, aby odczytywać na przykład czat z naszego streama, więc jednocześnie internet z naszego telefonu możemy udostępniać do naszego plecaka, a plecakiem podłączymy się do naszego telefonu właśnie za pomocą tego tongla Wi-Fi. I tak naprawdę ostatnim już niezbędnym elementem układanki jest bateria. W tym wypadku po prostu powerbank, bo raczej niczego innego w plecaku nie będziemy nosić. I może być to jeden duży powerbank, dwa duże powerbanki, Czasami tylko jeden mniejszy, albo dwa mniejsze. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie komponenty wybraliśmy wcześniej, ile mocy, ile energii, ile baterii będzie nam potrzebne, ale o tym również opowiem później. Jak dokładnie działa plecak? Pomijając rzeczy, które już powiedziałem, najprościej mówiąc obraz z kamery sportowej przesyłany jest poprzez kartę przechwytującą do naszego komputera, który przetwarza ten obraz z kamery za pomocą enkodera H265 i wysyła go do... właśnie Enkoder 265 jest dużo lepszym encoderem od popularnego H264 Nie będę wchodził w szczegóły, ale bardzo prosto mówiąc aby przesłać lepiej wyglądający obraz będziemy potrzebowali mniej tego internetu co za tym idzie, w momencie kiedy nasze połączenie będzie niezbyt dobre obraz będzie cały czas wyglądał dużo lepiej niż w porównaniu do, do kodeka 264 Niestety jednak Twitch obecnie nie przyjmuje kodeka H265 dlatego będziemy potrzebowali jeszcze czegoś serwera lub komputera, który przetworzy ten obraz na kodek 264 i wyśle go prosto na platformę streamingową I tym i tym kolejnym kawałkiem układanki jest właśnie serwer pośredni to rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, jak wszystko zresztą Największym minusem tego rozwiązania jest to, że potrzebny będzie nam komputer podłączony do internetu, który będzie cały czas działał i wysyłał obraz na nasz serwer, na naszą platformę streamingową. I tutaj niestety w zależności od tego jaką sieć czy jak internet otrzymujecie w domu od waszego dostawcy internetu będziecie potrzebowali wykupić dodatkowy serwer, za który będziecie musieli miesięcznie płacić lub takiego serwera nie będziecie musieli wykupić i tym waszym serwerem będzie tylko i wyłącznie wasz komputer. Taki komputer następnie będzie odbierał ten obraz z tego serwera i wysyłał go dalej na platformę streamingową. Jakie są plusy? Łatwo jest to sobie zobrazować w porównaniu na przykład do streamowania z telefonu. Gdzie po pierwsze mamy tylko jedno połączenie z internetem, przeważnie z karty SIM z naszego telefonu, a co za tym idzie, gdy połączenie zostanie przerwane, stream po prostu zostanie wyłączony. Aby go wznowić, będziecie musieli się przejść do kolejnego miejsca, gdzie połączenie z internetem jest już dużo lepsze, i próbować włączyć. Wasz stream jeszcze raz. Natomiast jeśli używamy serwera pośredniego, czyli w tym przypadku jest to komputer w Waszym domu, ten komputer wysyła dane cały czas, co oznacza, że jeśli Wasz plecak straci połączenie, to komputer dalej będzie wysyłał coś. Może być to czarny ekran, może być to specjalnie skonfigurowany ekran, który pojawi się zamiast czarnego ekranu, w przypadku utracenia połączenia to jest ten największy plus do momentu w którym nie stracicie internetu w waszym mieszkaniu stream cały czas będzie live i nic go nie przerwie nawet to że wasz plecak straci połączenie z internetem teorię mamy już za sobą a teraz przejdźmy do praktyki tak jak mówiłem wcześniej następuje mała zmiana planów w tym odcinku nie pokażę ci jak zbudować plecak bo budowa plecaka znajduje się w kolejnym odcinku także dzięki ci za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka, gdzie będę krok po kroku z gotowych już kupionych elementów budował ten plecak. Cześć i do zobaczenia.